Co tam masz, Snowds? Niezły piruet, Zumo. Pozdrowienia z głębi. To ja, Barbie. Moje przyjaciółki Snowds i Zuma towarzyszą mi w kolejnej magicznej przygodzie. Oto Barbie i Podwodna tajemnica 2. Mój pierwszy sequel. Aby rozpocząć tę niesamowitą przygodę, wybierz odtwarzanie filmu. Ta lśniąca rafa kryje w sobie rozmaite podwodne skarby. Aby obejrzeć wyjątkowe, dodatkowe sceny, kliknij więcej zabawy. Aby przeskoczyć do najbardziej niezapomnianych scen, wybierz moje ulubione sceny. Jednym machnięciem ogona i kliknięciem pilota możesz z łatwością zmienić wersję językową w zakładce ustawienia. Pora rozpocząć naszą rybastyczną przygodę! Dokonaj wyboru za pomocą pilota! Pora się popluskać. Kiedy będziecie gotowi, dokonajcie wyboru za pomocą pilota.